Google Keep to narzędzie, które możemy stosować do wspólnego zbierania pomysłów, do kolekcjonowania zdjęć albo nagrań audio. Pozwala też ustawiać przypomnienia o zadaniach do wykonania albo tworzyć listy zadań, na których odhaczamy gotowe, wykonane zadania. Kiedy stworzymy notatkę tekstową, możemy ją ustawić jako przypomnienie. Ustawiamy sobie datę oraz godzinę. Na przykład jutro, po południu. Jeśli chcemy, żeby się powtarzała, możemy ustawić przypomnienie na przykład co tydzień. Klikamy zapisz. Kiedy mamy gotową notatkę, możemy zaprosić do niej kogoś ze znajomych, wpisując adres mailowy. wpiszę swój inny adres i kliknę dodaj współpracownika. W ten sposób nad tą jedną notatką może pracować kilka osób z waszego zespołu. Kiedy mamy gotową notatkę, możemy ją jeszcze edytować. Na przykład możemy zmienić jej kolor. Załóżmy, że chcemy, żeby notatki dotyczące zakupów miały jeden kolor. W moim wypadku bieram kolor czerwony, a na przykład jeśli chcę, żeby notatki dotyczące szkoły miały inny kolor, to mogę tak sobie właśnie je pokolorować. Oprócz zapisywania ważnych rzeczy w notatniku Google Keep w formie tekstowej Możemy w nim również zbierać zdjęcia. Wystarczy kliknąć na ikonkę nowa notatka ze zdjęciem. Dodać z komputera zdjęcie, które chcemy przechowywać w tej kolekcji. Poczekać chwilkę i gotowe. Warto też dodać tytuł notatki i dopisać krótki tekst. Po kliknięciu poza polem obrazka. Notatka dodaje się do kolekcji. Bardzo przydatną funkcją notatnika Google Keep jest robienie notatek rysunkowych. Klikamy na opcję nowa notatka z rysunkiem i otwiera nam się okienko do rysowania. Wstępnie jest całkiem puste, ale możemy sobie wybrać opcję tła Kratkę, tło w kropki, tło w linię, bądź powrócić do wersji całkiem gładkiej. Ja lubię wersję w kropki, ponieważ można na niej projektować wygląd na przykład plakatu, albo ulotki, albo zaprojektować aplikację. Wybieram sobie wersję z długopisem, w kolorze niebieskim. I rysuję sobie. Na przykład, jak będzie wyglądał ekran mojej aplikacji. Podczas pracy nad naszym projektem możemy zrobić listę zadań do wykonania. Klikamy Nowa lista. Pojawia nam się notatka, którą zatytułujemy. Pracę do wykonania i dodajemy elementy listy, na przykład zbadać okolice dworca, zrobić zdjęcie podwórka. Kupić, kupić, papier. Możemy dodać do tej notatki współpracowników, którzy będą widzieli jakie zadania są do wykonania. Kiedy lista jest gotowa, odznaczamy wykonane zadania i program automatycznie je skreśla. Przenosi na koniec listy. Wiemy, ile jeszcze pracy zostało nam do wykonania. W miarę gromadzenia notatek będzie ich coraz więcej i możemy mieć problem z wyszukiwaniem, dlatego warto dodać do nich etykiety. Po lewej stronie mamy opcję utwórz nową etykietę. Dodam sobie kilka etykietek na przykład Miejsca dla dzieci. zieleń. I teraz jeśli otworzę sobie menu z trzech kropek, pojawi mi się opcja Dodaj etykietę, więc wybieram etykieta miejsce dla dzieci. I moja notatka jest oznaczona. Kiedy tych notatek będzie bardzo dużo, a będę chciała wyszukać tylko te, które są oznaczone właśnie etykietą miejsce dla dzieci, klikam sobie po lewej stronie na etykietkę i wyszukuje mi się właśnie ta notatka. To jest bardzo pomocne, warto zawsze pamiętać o etykietowaniu każdej notatki. Kiedy mamy bardzo dużo notatek, niektóre z nich już nie są aktualne. Wtedy możemy je przenieść do archiwum i służy do tego guzik archiwizuj. Po kliknięciu notatka znika z listy. Możemy również zmienić formę wyświetlania notatek. Po kliknięciu guziczka w prawym górnym rogu zmienia się układ notatek. W tej chwili mamy układ strumieniowy, czyli notatka jedna pod drugą. Ale możemy mieć też układ okienek kiedy notatki układają się jedna obok drugiej. Gdy dodajemy notatki, starsze spadają na dół. Jeśli chcemy, żeby cały czas znajdowały się na górze, wystarczy je przypiąć za pomocą pineski. Wiesz już wszystko na temat aplikacji Google Keep w wersji desktopowej, czyli w przeglądarce. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wersji aplikacji mobilnej, zapraszam cię na stronę www.google.pl ukośniki